Nowe technologie mają zdecydowany wpływ na nasze życie. Nasze dane są powietrzem gospodarki, która nie oddycha i bez nich nie istnieje. Cambridge Analytica, która podobno miała wpływ na wyniki wyborów prezydenckich w wielu krajach, miała w posiadaniu około 5000 tysięcy punktów zaczepienia na temat każdej osoby, a kolejne pokolenia będą generować około 70 tysięcy takich punktów. Na takie kształtowanie świata mają wpływ firmy monopolistyczne, w szczególności technologiczne. Dlatego dzisiaj opowiem o tym, jak one funkcjonują i na czym polega ich fenomen. Monopole to duże przedsiębiorstwa o dominującej pozycji na rynku, których cechą jest to, że w danej dziedzinie dostarczają jako jedynie określone dobra i produkty. Zjawisko nie jest nowe, ale nowa jest skala. Rozwój internetu doprowadził do powstania nowych cyfrowych rynków i nowych cyfrowych monopoli działających globalnie. Wkrótce będziemy świadkami Bitwy Stulecia. Po jednej stronie staną państwa, takie jak Stany Zjednoczone oraz organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, która jest reprezentowana przez regulatorów rynku, a po drugiej stronie stanie GAFAM, czyli tak zwana Wielka Piątka Technologiczna, w skład której wchodzi Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft. Wyniki tej rozgrywki pomiędzy tymi graczami mimo że wydają się nam bardzo odległe, będą dotyczyły nas wszystkich. Każde z tych przedsiębiorstw ma dominujące pozycje na przynajmniej jednym z cyfrowych rynków. Oddziaływanie tych przedsiębiorstw jest tak silne, że kształtuje nie tylko zachowania konsumentów, ale również całych społeczeństw, a poprzez wpływy polityczne oddziałuje na działalność państw oraz organizacji międzynarodowych, takich jak wspomniana wcześniej Unia Europejska. Oprócz ich ogromnych zalet i ogromnemu ułatwieniu rozwoju gospodarczego, wskazuje się jednak kilka wad z powodu tak ogromnej dominacji. Co konkretnie zarzuca się tym przedsiębiorstwom? Jakie są argumenty po stronie regulatorów? Najczęściej skupiamy się na ich wielkości, ograniczeniu konkurencji, uzależnieniu i negatywnym wpływie na demokrację. Ci, którzy nie lubią GAFAM, wskazują na rosnącą koncentrację w amerykańskim biznesie, z których część wiąże wysokie zyski korporacji z nierównościami. Zarzut zbyt dużych rozmiarów sieci korporacji, według niektórych, może zagrażać wolnej konkurencji, konsumentom i suwerenności państw. Poprzez ich wielkość wzrasta również ilość danych, jakimi dysponują, a wartość danych, jakie są w posiadaniu GAFAM staje się oczywista. Przedsiębiorstwa te wkraczają w nowe obszary, które zbierają coraz więcej informacji o konsumentach, jednocześnie wiążąc ich bliżej siebie. Facebook i Google odpowiadają za prawie 80% ruchu odsyłającego wydawców wiadomości. W 2017 otrzymali około 80% każdego nowego dolara za reklamę internetową w Ameryce. Google dominuje aż 85% przychodów z reklam w wyszukiwarce online na całym świecie. Kiedy połączy się informacje na temat rzeczy, które Amazon sprzedaje z rzeczami, które sprzedają inni, używając go jako platformy handlowej, firma kontroluje około 40% amerykańskiego handlu internetowego. W kontekście ograniczania konkurencji można pokazać przykład Amazona. Amazon jest sprzedawcą, który jest również swego rodzaju rynkiem towarów. W sensie, możesz tam kupić produkty bezpośrednio od Amazona, ale również możesz je kupić od niezależnych przedsiębiorstw, które muszą zapłacić za możliwość skorzystania z tej platformy. Jak sądzisz, czy Amazon będzie w wynikach wyszukiwania promował bardziej swoje produkty, czy produkty przedsiębiorstw, jakie się na jego platformie tylko wystawiają? A jak w wynikach wyszukiwania zrobi Google? to przypatrzmy się działalności Google. To przedsiębiorstwo, które określa pozycję jaką zajmują wydawcy w wynikach wyszukiwania i decyduje, które reklamy są wyświetlane ich klientom, a także kontroluje system, który mówi czy reklamy zostały przeczytane i czy należy za nie zapłacić. Unia już ukarała Google grzywną za szkody dla konkurencyjnych usług za zakupów online. Dodatkowo Google może zostać obciążony kolejnymi opłatami za zmuszanie producentów smartfonów korzystających z systemu operacyjnego Android do dołączania ich różnych aplikacji. Ograniczenie konkurencji odbywa się w jeszcze jeden sposób. GAFAM wykorzystało wnioski z zebranych danych, aby wykryć początkujących rywali i ich kupić. Mało znana aplikacja Facebooka, Onawo, która śledzi aktywność smartfonów użytkowników, pomogła mu wykryć kilka potencjalnych zagrożeń, w tym Instagram, który kupił w 2012 roku. WhatsApp, za który zapłacił oszałamiające 22 miliardy dolarów w 2014 roku oraz TBH, czyli aplikację do ankietowania społecznościowego, którą nabyli w zeszłym roku. Kiedy Snapchat odrzucił ofertę Facebooka w 2013, Facebook zareagował klonowaniem najbardziej udanych funkcji aplikacji. Microsoft próbował kupić rodzącą się firmę przeglądarkową Netscape w latach 90. Gdy się nie udało, umieścił wiele funkcji przeglądarki we własnym produkcie, udostępniając je wszystkim bezpłatnie. To spowodowało wiele kłopotów. Ale niektórzy uważają, że słaba cena akcji Snap, spółki macierzystej Snapchata jest dowodem na to, że zakwestionowanie duopolu reklam online Google'a i Facebook'a stało się prawie niemożliwe. W tym momencie dochodzimy do tematu uzależnienia od produktów wytwarzanych przez te monopole. Kolejnym zarzutem jest bowiem to, że produkty firm technologicznych uzależniają. Walka toczy się o uwagę użytkowników i o ich czas. Badania wskazują, że intensywne korzystanie z portali społecznościowych jest uzależniające, czyni ludzi mniej szczęśliwymi oraz może być źródłem depresji. W innych branżach, jeżeli sprzedaje się coś, co jest uzależniające, jak na przykład papierosy, alkohol, leki psychotropowe lub oferuje się usługi hazardowe, to często podlegają one precyzyjnym regulacjom. A czy w przypadku produktów oferowanych nam przez internet tak jest? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Negatywny wpływ na demokrację. Tutaj chodzi o to, że oprócz szkodzenia zdrowiu psychicznemu, cyfrowe monopole są oskarżane o niszczenie demokracji. Firmy mediów społecznościowych tworzą informacyjne bomble, w których użytkownicy otrzymują informacje potwierdzające ich istniejące przekonania. To przestrzeń, w której rozpowszechniają się fałszywe wiadomości, które wzmacniają polaryzację polityczną i tak dalej. To wreszcie miejsce popularyzacji promującej ekstremistyczne propagandy, co może przyczyniać się do występowania oskarżeń o przyczynianie się do zamachów terrorystycznych. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez Rosję w amerykańskim wyścigu prezydenckim w 2016 roku było kolejnym przykładem, jak dzięki portalom społecznościowym można oddziaływać na procesy w demokratycznych państwach. Szczególnie dotyczy to Facebooka, który był postrzegany jako zbyt mało zaangażowany, aby usunąć zwodnicze reklamy i fałszywe wiadomości. Jak do tego doszło, że te przedsiębiorstwa mają tak znaczną monopolistyczną pozycję? Czy, wy, czy rynki cyfrowe czymś różnią się od monopolii w innych branżach? Są dwa zjawiska odpowiadające za potencjalnie ogromne znaczenie monopolii cyfrowych i ich szybki rozwój. Po pierwsze odpowiada za to efekt sieciowy oraz rosnące znaczenie danych we współczesnej gospodarce, które stają się tym, Czym była ropa naftowa, czyli tak zwanym paliwem światowej gospodarki? W ekonomii efekt sieciowy, zwany także efektem zewnętrznym sieci lub ekonomią skali po stronie popytu, to zjawisko, w wyniku którego wartość lub użyteczność, jaką użytkownik uzyskuje z towaru lub usługi, zależy od liczby użytkowników produktów. Efekty sieciowe są zazwyczaj pozytywne, co powoduje, że dany użytkownik czerpie większą wartość z produktu, gdy inni użytkownicy dołączają do tej samej sieci. Działa to na dwa sposoby. Pierwszy to wzrost wartości dla wszystkich innych użytkowników, a także wzmocnienie motywacji innych osób nie będących użytkownikami do korzystania z produktu. W książce o tytule Reguły informacyjne, wydanej co prawda w 1999 roku, ale nadal postrzeganej jako jedna z najlepszych książek o ekonomii cyfrowej, dwóch ekonomistów, Karl Shapiro i Hal Varian, spopularyzowało termin efekty sieciowe. W klasycznym przykładzie, im bardziej popularny jest system operacyjny komputera lub telefonu, tym więcej producentów aplikacji będzie przyciągał, przyciągając jeszcze więcej użytkowników, co na zasadzie sprężania zwrotnego, będzie wpływało na liczbę aplikacji, a to z kolei będzie dalej motywować nowych użytkowników do korzystania z systemu. Dwie dekady temu pomysł pomógł ludziom rozumieć potęgę Microsoftu i jej oprogramowania Windows. Dziś jest domyślnym wyjaśnieniem dominacji Facebooka, Googlea i innych gigantów technologicznych. Na przykład im więcej osób rejestruje się w sieci społecznościowej, tym cenniejsza staje się ona dla obecnych i przyszłych użytkowników. Efekt sieciowy jest jednak nierówny, jeśli chodzi o GAFAM. Z benefitów tego systemu szczególnie korzystają Microsoft i Facebook, ale na przykład dla firmy zajmującej się handlem elektronicznym, jak Amazon i wyszukiwarki Google, efekt sieciowy ma trochę mniejsze znaczenie. Oczywiście wpływ na to mają dane, które są widziane jako siła napędowa gospodarki. Wyobraźmy sobie rafinerię przemysłową jako katedrę, miejsce władzy, dramatu i ciemnych zakamarków. Zdobione, pękające więże górują na gotyckich szczytach. Płonący gaz, jego witraże, smród węglowodorów to mocne kadzidło. A z drugiej strony mamy centra danych, które oferują mniej oczywisty spektakl. Pozbawione okien, szare budynki, które nie mają wysokości ani ozdób, wydają się rozciągać w nieskończoność. Ale tak naprawdę, te dwie rzeczy mają ze sobą wiele wspólnego. Po pierwsze, oba są nadziewane rurami. W rafineriach zbierają one benzynę, propan i inne składniki ropy naftowej, które zostały oddzielone przez ciepło. A w dużych centrach danych transportują powietrze do dziesiątek tysięcy komputerów i serwerów, które wydobywają wartość, wzorce, prognozy i inne spostrzeżenia z surowych informacji cyfrowych. Obie pełnią również tę samą rolę – produkują kluczowe surowce dla światowej gospodarki. Niezależnie od tego, czy są to samochody, tworzywa sztuczne czy wiele leków, bez surowych składników większość produktów współczesnego życia nie istniałaby. Z kolei destylacje centrów danych zasilają wszelkiego rodzaju usługi online, i w coraz i coraz to większym stopniu świat rzeczywisty w miarę jak urządzenia stają się coraz bardziej połączone. Dane są dlatego stulecia tym, czym ROPA do ostatniego była, motorem wzrostu i zmian. Przepływ danych stworzą nową infrastrukturę, nowe biznesy, nowe monopole, nową politykę i co najważniejsze nową ekonomię. Informacje cyfrowe różnią się od wszelkich poprzednich zasobów. Te były i są wydobywane, rafinowane, wyceniane, kupowane i sprzedawane na różne sposoby. Były realne. Aktywa cyfrowe z kolei zmieniają zasady funkcjonowania rynków i wymagają nowego podejścia od organów regulacyjnych. Stoczonych zostanie wiele bitew i rozmów o to, kto powinien posiadać dane i z nich korzystać. Ale co najważniejsze, wartość danych rośnie. Facebook i Google początkowo wykorzystywały zebrane dane od użytkowników jedynie do lepszego kierowania reklam. Jednak w ostatnich latach odkryli, że dane można przekształcić w dowolną liczbę usług opartych na sztucznej inteligencji lub na usługach kognitywnych, z których część będzie generować nowe źródła przychodów. Usługi te obejmują tłumaczenie, rozpoznawanie wizualne lub analizę osobowości, ale to wszystko można sprzedać innym firmom do wykorzystania w ich własnych produktach. Firmy te zawsze szukają nowych źródeł informacji. Facebook chociażby zachęca swoich użytkowników do trenowania niektórych swoich algorytmów, na przykład podczas przesyłania i oznaczania zdjęć znajomych. To wyjaśnia, dlaczego jego komputery mogą teraz rozpoznawać setki milionów ludzi z dokładnością 98%. Cyfrowy asystent Google staje się lepszy w wykonywaniu zadań i odpowiadaniu na pytania, im częściej jest używany. Z kolei Uber jest najbardziej znany z tanich przejazdów taksówkami, ale jeśli firma jest warta około 68 miliardów dolarów, to po części dlatego, że jest właścicielem największej puli danych o podaży kierowców i popycie pasażerów na transport osobisty. Podobnie dla większości ludzi Tesla jest producentem fantazyjnych samochodów elektrycznych. Jednak jej najnowsze modele zbierają góry danych, które pozwalają tej firmie zoptymalizować własne algorytmy, a następnie odpowiednio zaktualizować oprogramowanie. Firmy, które nie są związane z technologiami, również próbują zatopić cyfrowe korzenie. Na przykład GE opracowało system operacyjny dla internetu przemysłowego o nazwie Predix, aby pomóc klientom w kontrolowaniu ich maszyn. PREDIX to także system gromadzenia danych. Gromadzi dane z urządzeń, z którymi jest połączony, miesza je z innymi danymi, a następnie szkoli algorytmy, które mogą pomóc usprawnić działanie elektrowni, wskazują kiedy należy konserwować silnik odrzutowy, zanim ulegnie on awarii i tym podobne. Ropa to pod względem wartości towar, który jest najczęściej przedmiotu, najczęstszym przedmiotem obrotu na świecie. Natomiast danymi prawie w ogóle się nie handluje, a przynajmniej nie za pieniądze. Dlatego też zamiast porównania danych do nowego paliwa gospodarki, wolę porównanie do powietrza, bo wielkość i wartość danych jest niemierzalna. Trudność w wycenie jest ważnym powodem, dla którego jednak firmie może łatwiej kupić inną, nawet jeśli jest ona głównie zainteresowana danymi. Tak było w 2015, kiedy IBM podobno wydał 2 miliardy dolarów na Weather Company, aby zdobyć góry danych pogodowych oraz infrastrukturę do ich gromadzenia. Siła cyfrowych monopolii jest pochodną procesów, na które nie mamy wpływu takich jak efekt sieciowy oraz wzrost znaczenia danych w światowej gospodarce. Co można z tym zrobić? Istnieje kilka pomysłów na kontrolę nad cyfrowymi monopolami. Po pierwsze, pierwszym pomysłem jest podzielenie gigantów na mniejsze przedsiębiorstwa. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce? Otóż Departament Sprawiedliwości w USA lub Komisja Europejska mogą spróbować zmusić Facebooka do pozbycia się Instagrama i Whatsappa, tworząc w ten sposób trzy rywalizujące ze sobą sieci społecznościowe. Google może zostać oddzielony od YouTube'a, który, co ciekawe, jest drugą co do wielkości wyszukiwarką na świecie, lub zostać zmuszony do wydzielenia double click technologii, którą kupił w 2007 i która umieszcza w, w reklamę w internecie. Takie działania regulatorów mogą jednak się nie udać, ale samo ryzyko, że do takich działań może dojść, ma trochę działanie odstraszające. Ani IBM w latach 60., ani Microsoft w latach 90 nie zostały faktycznie podzielone, ale IBM musiał otworzyć swoją platformę dla niezależnych twórców oprogramowania, a Microsoft był zobowiązany do ujawnienia rywalom szczegółów o działaniu swojego systemu operacyjnego, jakim jest Windows. Drugim pomysłem może być regulacja jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Regulacja cen jest trudna w przypadku usług, które są teoretycznie bezpłatne dla użytkowników. Jest jednak możliwe, że regulator może wymusić wzrost cen, np. Na nalegając, abyś zaoferował klientom możliwość zapłacenia za usługę bez reklam. Bardziej prawdopodobnym podejściem byłoby jednak ograniczenie zysków. Na podstawie danych z trzeciego kwartału ustalono, że 20% stopa zwrotu oznaczałaby spadek rentowności o 11% dla Google i 56% dla Facebooka. O tym więcej w osobnym filmiku, do którego link znajdziecie pod tym nagraniem. Warte również do rozważenia jest ograniczenie przejęć konkurencyjnych przedsiębiorstw. W amerykańskich wytycznych dotyczących fuzji z 1968 roku zasugerowano, że każde przejęcie firmy z udziałem w rynku mniejszym czy większym niż 3% przez jedną z udziałem wyższym niż 15% powinno być zakwestionowane przez Departament Sprawiedliwości. Nie ma już takich ograniczeń. Przez ostatnie cztery dekady amerykańskie myślenie antymonopolowe było pod wpływem argumentu, który Robert Bork prawnik, wysunął w paradoksie antymonopolowym. Mówił on o tym, że dobro konsumentów jest tym, o co regulator powinien najbardziej się martwić. W praktyce sprowadza się to do myślenia, że jeżeli ceny nie idą w górę, nic się nie dzieje. Mniej więcej w tym samym czasie ekonomiści szkoły chicagowskiej oddani idei samokorekty rynków zaczęli wywierać duży wpływ na brak egzekwowania przepisów antymonopolowych za prezydenta Ronalda Reagana. Wielu uczonych uważa także, że zwykłe patrzenie na ceny i udział w rynku jest zbyt uproszczone, zwłaszcza wtedy, gdy technologia jest często bezpłatna dla użytkownika i nieustannie zmienia kształt rynku. Europa zawsze stosowała szereg wskaźników, biorąc pod uwagę koncentrację rynku i dobrobyt konsumentów, w tym cenę, jakość i różnorodność produktów na rynku, głównie w celu oceny uczciwej konkurencji. W 2017 Niemcy i Austria chociażby zmieniły swoją politykę w zakresie przeglądu połączeń, aby oceniać transakcje na podstawie wartości, a nie przychodów przejmowanych firm. Pozwolić im to ma kontrolować proces nabywania startupów, które jeszcze nie zarabiają. Mogło to by też być zastosowane w całej Europie. Niektórzy nawet chcieliby takie zastosowanie widzieć w Ameryce. Kolejnym krokiem może być zwiększenie możliwości przenoszenia danych. Istnieją dwa nakładające się problemy dotyczące danych klientów. Po pierwsze Dane wiążą użytkowników z przedsiębiorstwem. Po drugie, dane zapewniają antykonkurencyjną przewagę. Środki zaradcze w przypadku pierwszego problemu mają na celu umożliwienie klientom przeniesienie ich danych w inne miejsce. Środki zaradcze dla drugiego mają na celu zmuszenie cyfrowych monopoli do udostępnienia ich danych innym przedsiębiorstwom. Niektórzy chcą zmusić firmy do oferowania kluczy do API, które dają konkurentom dostęp do określonych danych, takich jak dane dotyczące sprzedaży Amazona lub wykres społecznościowy połączeń użytkowników portalu Facebook. Jednak czasy, kiedy Instagram mógł się rozwijać dzięki wykorzystaniu API, które pozwalało ludziom odkrywać wszystkie osoby, które obserwowali na Twitterze, zaraz po dołączeniu no niestety dawno minęły. Rośnie obawa, że obywatele, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie Unii Europejskiej stopniowo tracą kontrolę nad swoimi danymi zdolnością do innowacji oraz zdolnością do kształtowania i egzekwowania przepisów w środowisku cyfrowym. W tym kontekście rośnie poparcie dla nowego podejścia politycznego, które ma na celu zwiększenie strategicznej autonomii Europy w dziedzinie cyfrowej. Jest to tak zwane pojęcie suwerenności technologicznej lub pojęcie suwerenności cyfrowej, które pojawiło się ostatnio jako sposób na promowanie koncepcji europejskiego przywództwa i strategicznej autonomii w dziedzinie cyfrowej. Wyrażono poważne obawy co do ekonomicznego i społecznego wpływu firm spoza Unii Europejskiej, w szczególności firm technologicznych, które zagraża kontroli obywateli Unii nad ich danymi osobowymi i ogranicza zarówno rozwój unijnych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii, jak i zdolność decydentów krajowych i unijnych do egzekwowania swoich praw. Suwerenność cyfrowa odnosi się do zdolności Europy, do niezależnego działania w cyfrowym świecie i należy ją rozumieć zarówno w kategoriach mechanizmów ochronnych, jak i ofensywnych narzędzi wspierających innowacje cyfrowe. Z naszej strony jedyne co możemy zrobić jako zwykli ludzie to rozważne wykorzystywanie naszych danych w internecie. To nie tylko monopole kreują nasz świat, ale głównymi kreatorami jesteśmy my i to, jak korzystamy z dostępnych nam zasobów.